Ziemeczko to ja warczos, a to jest czwarty odcinek z portala, po znowu długiej przerwie. Ale zaczynamy bez przedłużania, tak jak w tamtym odcinku, bo powody mojej nieobecności są te same. Chociaż bardziej to jest nauka niż niechęć. Oczywiście ekran ładowania, co każdy poziom będzie nam towarzyszył. Mam nadzieję, że są dźwięki już w tym odcinku. Ja o tym Takie. A, te siatki. Dobra. To z tym to akurat wiem o co chodzi. Tylko niech się się ponaprawia wszystko. Muszę oh no. go. ten next test does require some wyjaśnienia. Let slow motion. Test Te siatki usuwają nam kostkę, więc kostkę trzeba przełożyć chyba tędy? Czy jak? No, one kostkę rozwalają. Nie, kostkę trzeba tepnąć, dobra. Zrobimy jeden portal, tu zrobimy... Tu zrobimy drugi, tu damy kostkę, wejdziemy do portalu, weźmiemy kostkę. Teraz jak ustawić to... O tak Teraz to mamy, tu możemy wejść Chyba koniec, nie? No Całkiem prosty level ten był Tak bym powiedział Jest dźwięk? Czy jest? Nie, jest Udało się rozwiązać problem Wreszcie ja miałem problemów przed tym odcinkiem, to już całkiem można by opowiadać. Czemu tu nie można wskoczyć? To jest rzeczywiście mądre. Ops... The Aerial Faith Plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There. Try it now. what happened, right? I was just lying there. You thought I was done. Hmm. This plate must not be calibrated to someone of your... Generous...ness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. A bird, right? Couldn't believe it either! You seem to have defeated it's load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. A. No, no, spoko. Teraz strach. Tylko teraz trzeba chyba tam się tepnąć. Nie? Chyba tu, no. Tu mamy ścianę, którą będzie trzeba pokonać teleportem pewnie, dobrze jest ustawiony? Nie jest dobrze ustawiony, bo musi być tu dokładnie, a tu. I tutaj ten portal. Tylko najpierw trzeba kostkę wziąć, no ale dobra. Tam musimy się dostać. będzie dużo odbijania się. Tu portalu nie zrobię, więc nie mogę się zbytnio tak wystartować tym, a skok niewiele mi da. Um... to jest plan aczkolwiek trochę ciężki do wykonania i trzeba ustać portal tu wyskoczyć z niego eee. i trzeba od razu tam dać portal lecąc tylko tam trzeba dać yy, który portal? Jak dam ten, to... No to nic nie da. bez sensu. Bo mieć tu portal, który by mnie przyspieszył, a tak nie ma. <śmiech> Zium. Trochę, trochę to da, ale niewiele. Chyba żeby zrobić takie zoom. To jest bez sensu. Zium. Dajcie mi mi Hmm. Bo tutaj mogę to wykorzystać jakoś, żeby to... Nie te... No nie bardzo, bo tu nie ma ani jednego tego pola, gdzie mogę postawić portal. Tam jest tylko jedno. Aha, dobra, spoko, okej. Okay. Yy, warcios i to jak umie używać kozki. Dobra. No i mamy kostkę. Trzeba ją gdzieś o tu postawić i nie wywrócić o tu i jeden portal tu teraz świeci tam i drugi portal tu A, no nie do końca teraz już tak I teraz jeszcze trzeba wejść tam, a to trzeba zrobić znowu portalami, ale eee... No dobra. Look at you, sailing through the air majestically. Like an eagle, a blimp. O. I gotowe. Ten level trochę był... Znaczy on był prosty, tylko że ja nie zauważyłem tej prostej możliwości. <śmiech> jaką daje ta wyrzutnia w tym miejscu. Dlatego zmarnowałem koło 5 minut na zastanawianie się Oh no Dobra, portal break Odpowiedzi Enjoy this next test I'm going to go to the surface It's a beautiful day out Yesterday I saw a deer If you solve this next test Maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room And I'll tell you about the time I saw a deer again Tu jest shift? Czy nie ma tu shifta? Jest tu shift o To jest... To jest zarombiste. Oj. Nie, ja chcę tam. O, jest. I teraz tak, y, tu mamy wyrzutnie. Ta wyrzutnia wyrzuca nas w tamtą, więc trzeba się wyrzucić w inną. I tam zbytnio portalu też postawić. Nie mogę. Stamtąd spadnie kostka, która też w tamtą poleci. tam się nie tepnę jakbym nie próbował tu nie zrobię portalu a no tak to logiczne yy, to muszę jakoś tworzyć to jest 100% pewne i ja jakoś się wybije tam e -o. jeszcze dam ten portal o tu to będzie zmieniało odrobinę Dobra, tak nie dolecę, więc to trzeba gdzieś stamtąd. I tak wpadam tu. Więc tak trochę nie bardzo. Wszystko Przeską... Bo jakaś tą kostkę trzeba stamtąd wziąć. Zium. Ale na pewno nie w ten sposób. Eee... Tak, czy nie dolecę, to jest 100% pewny, już wiadomo. Eeeoo... Ja, Trzeba najpierw dostać busta, a potem lecieć dopiero. Tam na górę dolecę... W ogóle po co mi jest ta kostka? Najpierw sprawdźmy po co mi jest ta kostka i gdzie ją mogę położyć. Prawdopodobnie. No nie no tam nic nie ma, żeby ją położyć. Pewnie coś tam. A. Tam coś się świeciło, więc pewnie coś tam, ale jak tam będzie, jak tam się dostać, tak trochę daleko jest. Hmm. I wiele może tu się poruszyć tak naprawdę, będąc w powietrzu, tu mamy kostkę Który portal ja muszę tam postawić? Wylatując tu z pomarańczowego, muszę niebieski tam postawić. Mhm. Wpisów eee... dopiero stąd. Jak tam się? Naprawdę? Jak to? Czasami te są takie proste, a czasami są po prostu... Prawdopodobnie ten też jest prosty, tylko ja go nie ogarniam. Ale dobra, 20 minut filmu tam trochę, trochę dużo. A trzeba jeszcze intro zmontować do niego, bo trzeba nowe zrobić. Także no, zimaczko trzymajcie się, cześć, do następnego, nie ogarniam tego i będziemy ogarniać to na następnym odcinku, który będzie także w następny poniedziałek, także zapraszam za tydzień, a w międzyczasie może jeszcze pojawić się jakieś nowe filmy, także zimeczko, trzymajcie się, cześć, do następnego.